Nie wiem. Czekajcie, może wam pokażę fajną piosenkę. No. O, ty! Nie! O, nie! Nie! <marsz> nie! się dobry, paczkę do Pana, jeszcze podpisać, czytelny podpis, Jesz. paczka, A, dziękuję, byli. miłego dnia. Nawzajem. O, nowe słuchawki, ale super. Słucham. Dzień dobry policja ma informację, że w tym domu są przytrzymywane narkotyki. Musimy przeszukać domu. No. A macie nakaz? Mamy nakaz. Proszę się nie ruszać pod ściany. To co tu. Szukaj, Pawlasz. Hmm, tak szybko. O, cześć! Cześć, cześć. Dobrze, że jesteś. Bardzo zapraszam. Ha, ha, ha.